rzeczy o bezpieczeństwie zostało powiedziane, będziemy prawie że tym samym śladem jechali, co, co grupa skacząca. W trakcie jazdy zawsze o tym mówimy i zawsze jest źle. Jedziecie za blisko siebie, nie ma dystansu. Na rzadzie poprzedniego konia. To jest niebezpieczne. Ponieważ być. cały rok z nami pracowałem, ja wiem, że jesteście weseli i lubią grupy bardzo, to wyjdzie doskonale. Ale niestety, tak jak Pan Bartosz powiedział, na chwilę ma być pełna koncentracja. Tak? Proszę ustawić się w dwóch zastępach, tak jak będę wyczytywał. Rodos. Jak będziemy formować zastępy, ja już nie będę miał tej kartki nie będę pamiętał. do koni! Robusto, czy wyzwiska? Co tak krzywisz pyska? No co? Wy, baletki na obcasach z Doliny Rozpudy, za psu brat z harmonią i rytmem? Wdziewać surduty i narodos przez Dakar, jak za Ludwika XIV, albo za Jaremy Wiśniowieckiego zasuwajcie. Tamaryszkę wąchać, albo Kilimandżara odśnieżać możecie. Względnie tamizą spłynąć, albo w Kalabrii na cytrze od pusty uświetniać. Przebierające niedosiedzone. Równo miesiąc ledwo minie, a już młodszy z naszej parki w polu was odstawi. I gonić, gonić! Muchy po stajni, albo myszy po padoku. A nie za najcwańszego spryciarza w lesie się zabierać. Starszy nawet nie chce oficjalnie was wyzywać. Ale jakby tej pierwszej hałasce nie dość było, to gotów jest, nim minie tydzień, znowu wasze szkapy na manowce wywieźć. To jak? Pisze się, które z nami potańcować? Który chciałby się z nami ośmieszyć? Kto chętny, niech do prezesa leci na korepetycję, by choć do lasu dojechał, choć w asyście dał radę potłapać. Tym oryginalnym wyzwaniem z wykorzystaniem imion naszych koni, pióra klubowego kolegi Łukasza i Izbanera, sprowokowaliśmy jeźdźców do zabawy pod tytułem Hubertus 2018. Nazywam się Michał Adamkiewicz. W kwietniu tego roku zostałem wybrany prezesem klubu jeździeckiego Deresz. To duży zaszczyt, ale jeszcze większy obowiązek. Dzisiaj świętujemy szczególny dzień święto jeźdźców i myśliwych, Dzień Świętego Huberta. Miło mi przywitać wszystkich, którzy chcą świętować razem z nami. Szanowni Państwo, chciałem właśnie w tym dniu, w tym szczególnym dniu, ponieważ jest to dzisiaj 13, a tak się składa, że to już mój 13 pobyt na Hubertusie i za te zaproszenia chciałem serdecznie podziękować, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować za promocję dla gminy, którą robi Klub jeździecki Deresz od wielu, wielu lat, a jak podziękować, najlepiej podziękować jakimś Dobrym upominkiem. Wspólnie z Panem Prezesem Seniorem ja również bardzo dziękuję i przede wszystkim w imieniu, imieniu Konik, którym te czapraki będą przede wszystkim służyły. Bardzo serdecznie witam jako senior. Jestem najstarszym członkiem tego klubu urządującego przez 40 lat koledzy następcy w tak licznym gronie pasjonatów i przyjaciół klubu życzyć sukcesów w kontynuowaniu naszej tradycji a tradycją jest między innymi to że się dzisiaj spotykamy powiedziałbym już nie trzynasty jak jest pan burmistrz z nami a trzydziesty dziewiąty raz odbywa się impreza kończąca umownie sezon jeździecki nazywana Hubertusem Razem żeśmy przywitali jeźdźców. Mam przyjemność przedstawić ich dzisiaj tej w tym wyjątkowym dniu. Tak się składa, że ich w 99% przygotowywałem do tego biegu dzisiaj. Także po kolei może pan prezesów przedstawiać nie muszę. Pan Michał Dankiewicz jedzie na końcu te Pan prezes Józef Szest na koniu korus. Asystent prowadzi pan Bartek, na koniu Ludwik. I dalej po kolei. Na y, rozpudzie jedzie Julka. Na dormerze jedzie y, Lena. Kajetan jedzie. Jedyny mężczyzna, słuchajcie z uczestników, z uczniów takich typowych, jedzie na Rucie. Kasia jedzie na y, Pianti. Amelia jedzie na korsyce. Renka jedzie na e, m, Harpie. Natalia jedzie na Jantarko. Sandra jedzie na e, e, Olimpi. Na pisance jedzie Kalinka. Na kanie jedzie e, Laura. Na jeżynce jedzie nasz najmłodszy z uczestnik dziewięt, dziewięcioletnia Yy, Milenka I dalej na yy, yy, Kalabrii jedzie yy, Eliza Na Tamarysce jedzie Junka Na Srokatej klaczy zwanej Baletka jedzie Dominika Na Zekorcie jedzie Marta Na yy, Kilimandżaro jedzie Magda Lidia jedzie na harmonii, Marcelina jedzie na tamizie Wiktoria jedzie na halucynacji. Julka jedzie na surtucie I Maria, nasza Mania, jedzie na rewusie A jeszcze Magda jako kontpaster, nie zauważyłem taka mała Magda. <śred> jedzie na radosiu Dobrze, a skoro gościmy artystę Operynowa, pana Ryszarda Smendę, to ja bym chciał go poprosić, aby poprowadził wielki chór Klubu Jeździeckiego Deresz do wykonania hymnu myśliwych, gończych i łowczych. Pojedziemy na ów, na ów, towarzyszu. Mój. Na ów, na ów, na łowy, do Królewskiej Dąbrowy, towarzyszu mój. A tam leci zając, zając, towarzyszu mój. Puszczaj harty ze smyczą, niech zająca pochwycą, towarzyszu mój. A tam leci soból, soból, towarzyszu mój tej karty ze smyczą, niech sobola pochwycą, towarzyszu mój. A tam leci sarna, sarna, towarzyszu mój. Puszczaj karty ze smyczą, niech tę sarnę pochwycą, towarzyszu mój. A tam leci panna, panna, towarzyszu mój. Puszczaj hardy ze smyczą, niech te panne pochwycą, Towarzyszu mój. A teraz się dzielemy, dzielemy, Towarzyszu mój. Tobie zająć i sarda, a mnie sobuli i panna, Towarzyszu mój. A jeśli ci krzywda, krzywda, Towarzyszu mój. Tobie pan na mnie koń, a jak nie, to ty mnie koń, towarzyszu mój. Tobie pan mnie koń, a jak nie, to ty mnie koń, towarzyszu mój. kind of guy you chill while others hurry I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love is based on honesty Kept thinking how real love should feel Knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be free Wherever I want to Before I saw my choice, what I need. Jest już zwycięzca tegorocznego hubertusa. A to taka chyba rodzinna tradycja. Brawa należą się oczywiście jeźdźcom oraz wierzchowcom, ale to jeszcze nie koniec hubertusem. Już za chwilę nastąpi uroczysta dekoracja, a po dekoracji runda honorowa. No i wiadomo wszystkim, taka impreza musi zakończyć się wysiadą siadą myśliwską. Proszę burmistrza Stanisława Wiszczyńskiego, przewodniczącego Rady, pana Wolimierza Domka. Oraz to jest Semrał. Za wspólną zabawę! konią i jeźdźcom Dziękuję. Teraz może widownie podziękuję jeźdźcom. Dziękuje! Ej, gdzie macie flo? Biały może być?